Config, najgorsze gówno. Wskiduje konfigi, udaje, że to jego. Totalnie uczciwe podejście do konkurencji, podmienianie linków w opisie na swojego Discorda. Zanim Arus Config stał się skid Konfiks, dałem mu konfig na Dragona przedpremierowo, a gdy on go otrzymał, zamiast za zapłatą, wydał go za darmo na swoim kanale na YouTube i twierdzi, że to jego. Wczoraj pozamieniał mi wszystkie opisy filmów na link do jego Discorda, bo jest baranem, a i tak nikt nie wbił. Oto screen jak uczciwie radzi sobie z konkurencją baran Tempy, żeby zdechł. Jak widać skiduje konfigi i dobrze sobie radzi z konkurencją. Totalnie uczciwe. Pójście chociaż ten animacje miecza Widzicie to? Panato. I to nie ja mam takie słabne rozdzielczość tylko on. Retard Tempy. Teraz pójście na mój kolor RSP, taki czerwony a spójrzcie, na jego kolor SP. Teraz spójrzcie na to co on ma odpalone, a to co ja mam odpalone na oryginalnym nagraniu. Witamy, oto logo, źródło pochodzenia loga tego idioty. Oczywiście ja mam bugi z kartą graficzną, u mnie to jest tu białe, ale to jest tako normalnie czarne. A ten debil, no, tempy. Proszę bardzo, no go z neta se wziął. Po prostu kliknął kopiuj. Elegante. Jak widać tutaj, jak mu przysłałem konfig, ma taki sam kolor ESP, tylko w innym trybie. Jak widać tutaj pisał, że konfig jest nasz. Ten konfig nie jest jego, a on się obraził za to, że dawaliśmy ten konfig za darmo. Tutaj jak widać na załączonym screenie, Również ma taki sam kolor ESP, jak ja. Tutaj pisał, że sam Shreda już się zaczął buntować. I wyzywał, że ten konfig ma być płatny i inaczej on go sam wrzuci. Tutaj już po fakcie jak wrzucił film i udawał, że ten konfig jest jego, zaczął mi mówić, że mam nie wrzucać tego konfigu NASZEGO CONFIGU na kanał Config.